w lewo, za wiaduktem. w prawo pojedziemy na tym skrzyżowaniu w prawo teraz pojedziemy na skrzyżowaniu Redukujesz sobie spokojnie, przehamowujesz, wolniutko w zakręt. Na następnym skrzyżowaniu w lewo sobie pojedziemy. Kierunek, głowa do osi. O, bardzo dobrze. Zjeżdżamy sobie do osi. I jak wolne, to sobie spokojnie, ładnie w lewo kręcimy. Eleczka będzie parkować, więc musimy ją ominąć. Jak wolne sprzeciwka kierunek. Dokładnie, bardzo ładnie. Zjeżdżamy sobie, jedziemy sobie na wprost. Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym będziemy jechali w lewo. Dopiero wjeżdżając tylko w sygnalizujemy kierunek lewy, cyk, lewy, nie prawy, lewy, o, wyłączamy go, o, jedziemy dookoła i teraz w prawo, kierunek prawy, o, Zjeżdż sygnalizujemy zjazd, bardzo dobrze. I na następnym skrzyżowaniu będziemy jechać w prawo, mamy znak ustą, więc najlepiej sobie zbić do jedynki, zatrzymać się i spokojnie zatrzymania sobie pojechać w prawo. O, wiadomo, zawsze coś może jechać. O. I bardzo ładnie. Jedziemy prosto, cały czas. W prawo teraz na skrzyżowaniu sobie pojedziemy.